Dzięki wbudowanej wadze można precyzyjnie ważyć wszystkie składniki bezpośrednio w naczyniu miksującym w trakcie gotowania, pieczenia, mieszania. Wystarczy ponownie ustawić wagę za pomocą przycisku tarowania, by zważyć wszystkie swoje składniki po kolei i mieć pewność, że zostały dokładnie zważone. Ważenie